Chodźmy na karaoke Zająłem najlepszą lożę Kto w duecie to pomoże Zapewne ja piwo pomoże. Rano padnę na łoże I będę wołał o oh Boże Chodźmy na karaoke Chodźmy na karaoke, jestem miłośnikiem karaoke. No, chodźmy na karaoke. Tak, chodźmy na karaoke. Do dj ja biorę to co trzeba Tak się zaraz odsłoni Majka trzymam dłoni nuta obiecana Pięknie na Łatwa do zaśpiewania Każdy dobrze zna Kolejka do śpiewania Lista ciągle zapchana W barze osób jest mniej Więc napijmy się Leci nuta znana Bawmy się do rana Później taktyka na Zamyka się